Pojedziemy sobie na wiadukt i z ulicy Karwińskiej na wiadukcie będziemy skręcać w lewo, w ulicę Mościckiego. Pamiętajmy, że tu musimy ustąpić dwa razy pierwszeństwo przejazdu. Kierunek głowa do osi musi być wyraźnie zasygnalizowany. Zjazd do osi, oczywiście. Puszczamy pojazdy z przeciwka. I tu pamiętajmy, musimy ustąpić prawej, lewej. O, i te już się zatrzymujemy przed tymi trójkącikami, bardzo dobrze. Popatrzymy, wolne, bardzo ładnie jedziemy, zachowując dynamikę. Kierunkowska został wyłączony, 50 to 50. Pod wiaduktem pojedziemy sobie w lewo, w lewo pod wiaduktem. Pamiętajmy, że kierunkowskaz musimy włączyć, bo mamy możliwość wyboru kierunku jazdy. I cały czas prosto: 50 to jedziemy 50. Na skrzyżowaniu prosto, na skrzyżowaniu prosto pojedziemy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, pamiętajmy, że musimy zredukować bieg, wolno skręcić w prawo, gdyż jest to bardzo wąska uliczka i nie możemy wjeżdżać na pas przeznaczony do ruchu przeciwnego, skręcamy w ulicę Pionierów.